Także cześć mano i ja jestem Cyrox a to kolejny film na moim kanale Dziś po raz drugi przedstawię wam 5 polskich streamerów, których dostało naprawdę duże kwoty w donatach. O dzisiaj robimy ogromny maraton, jeżeli wbijecie tutaj 600 łapek to na kanał wjeżdża kolejny odcinek Także do roboty kochani i ja już zapraszam do oglądania Miejsce piąte Arrivo a Rivo równo rok temu otrzymał od pana z 2 ZWGT równe 1000 zł. Jego reakcja naprawdę wymiata, plus w tym wszystkim bierze udział jego babcia. Zobaczcie sami. Co! 1000 zł dostałem! 1000 zł donata dostałem! No zobacz sobie lajwa! 1000 zł! 1000 zł dostałem! Typie Z2GT 1000 zł dostałem! to ktoś? Ja to mam na live 1000 zł! Z wejścia to cofajcie! 1000 zł ja pierdzielę! Tysiąc zł dostałem! Babcia! Co? No, normalnie. No, babcia sławny jestem w Minecraft. No. No. Babcia, 1000 zł dostałem! No tak! No ci mówię! No normalnie. Miejsce czwarte, Rafatus. Rafatus około miesiąc temu dostał również 1000 zł, lecz jego reakcja i to, co zrobił, musiał po prostu pojawić się w naszym zestawieniu. Tak, kurwa, tak na What? Ej, chodź tu na chwilę! Chodź tu szybko! Lombard Co, na tylko. Co kurwa? Właśnie kurwa na ciebie nas coś No, dupą przyciska. To, Dzięki rozkoszny prank, kurwa. To jest prank? Czy to na serio? O oh, my fucking goodness oh, my fucking god Thanks bro! Ja pierdolę ty, wariacie. poduszkę, Daję ci poduszki dwie, no patrz, O ile do tego? Bench jest ostatni, Ale ty nie będziesz Mam małą HP, no. Zapraszam! Uważajcie, powiesz co podniesie mogę, nie? Tego jeszcze nie było! Dobra! Zamykamy! To go Dobra! Znaczy się zdążyłem 10 faktów nagrać Kudeczka! Kurwa nie! Kudeczka jest! Kluczyk mamy! I cel! 2000, nie łącznie nieka w że to już Oh <laughs> Adrian, czyli dość mały streamer streamujący czasami na YouTube pewnego razu dostał aż 2000 zł od użytkownika z nickiem Johnny. Niestety nie ma tutaj żadnego szota oraz nie udało się skontaktować z nim, aby coś od niego dostać. No cóż, może następnym razem. Miejsce drugie Izak. Izak w lutym 2016 roku otrzymał ogromnie wielkiego donata od znanego już wam na pewno użytkownika Motor 2K. Jego donaty mogliśmy już widzieć na przykład u Paszy. Jeżeli jednak nie widzieliście, zobaczcie po Przedni odcinek, który widzicie aktualnie w karcie. Wracając, Izak dzień wcześniej miał kłopoty z hakerami, którzy go okradli. Przykra sprawa, ale zobaczcie sami jak Iza komentuje tego noita. W niektórych momentach mówi po angielsku, więc specjalnie dla was przetłumaczę to wszystko. Ja pierdzielę. Uh, I, um, <clears throat> okay, I need to be focused, okay Motor, um, I have a couple of things to say, like firstly thanks a lot, because I had a terrible day yesterday, but yeah thank you, thank you, uh, thanks a lot, it's, it's pretty amazing. Jeszcze że RafaNix 5000 euro. Tyle motardał RafaNixowi na streamie. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. A jeżeli znacie jeszcze kogoś, kto dostał tak wielkie donaty napiszcie w komentarzu, a po prostu za to pojawicie się w następnym odcinku. Oraz przypnę wam do tego komentarza serduszko. Z góry dziękuję. Jak my zadymiacze? Strike, bro. Co? Motor 2K you play contest strike today bro 5k opier ja Kinga 5k euro motor mi dał Cześć ja Jak mi motor. No to zobacz, no zobacz, no chodź No zobacz Widziałaś? Jakór dole! Jak on jest jebnięty! Man! Thank you! Normalnie gościu! Nie jak ja Kozak chyba! Jak... I dzięki za oglądanie tego filmu. Jeżeli on wam się spodobał, zostawcie tutaj koniecznie kciuka w górę. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to możecie to właśnie teraz zrobić. Będę wam naprawdę bardzo wdzięczny. Klikajcie także w karty, które pokazują wam się teraz na ekranie, aby obejrzeć moje inne filmy. A ja się już z wami żegnam. Także do zobaczenia i do następnego. Pa, pa!